Święty Jan spośród wszystkich apostołów i ewangelistów był jedynym naocznym świadkiem tych wydarzeń, o których słyszeliśmy przed momentem w Ewangelii. Uderza precyzja przekazu, a zwłaszcza słowa, które w tych ostatnich godzinach wypowiada Jezus. Relacja Janowa różni się od przekazu pozostałych ewangelistów. Tutaj Jezus jest ukazany jako dostojny, pełen majestatu król, który poddaje się woli człowieka w całkowitej wolności. To Jezus wydaje się za nas na śmierć. To Jego suwerenna decyzja. Jeszcze jedno istotne spostrzeżenie musimy poczynić w tym miejscu. Kolejne elementy wydarzenia, które dziś celebrujemy, układają się w swoisty obrzęd. Jezus odziany w płaszcz z koroną na głowie, jest wyprowadzany przez Piłata na zewnątrz pałacu. Potem rusza procesja na Golgotę, gdzie pod namiotem z chmur Jezus wywyższony zawiera przymierze z całym światem. Te poszczególne elementy przypominają obrzędy małżeństwa i koronacji króla. Wyjście oblubieńca z komnaty, procesja przez miasto i zawarcie ślubu z oblubienicą. Dobra nowina według świętego Jana jest mistycznym opowiadaniem, w którym od wesela w Kanie Galilejskiej autor przenosi nas do wesela na Golgocie. Oblubieńcem jest Jezus, a oblubienicą Kościół, reprezentowany pod krzyżem przez Najświętszą Marię Pannę i świętego Jana. Obraz otwartego boku Chrystusa. Odwołuje się do sceny z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie Bóg otworzył bok Adama, pierwszego człowieka, i z niego wyprowadził Ewę, matkę wszystkich żyjących. Teraz z przebitego włócznią żołnierza serca Jezusowego wypływają krew i woda, w których ojcowie Kościoła widzieli zarówno wylanie Ducha Świętego, jak i początek sakramentów Kościoła. Kościół, oblubienica Boga, Rodzi się w dniu śmierci Chrystusa. Wychodzi z serca Jezusa, swojego oblubieńca, w czasie, kiedy On, ogarnięty snem śmierci, wisi na drzewie życia. Kiedyś Adam i Ewa niebezpiecznie zbliżyli się do drzewa poznania dobra i zła, sprowadzając na siebie i swoje potomstwo przekleństwo grzechu. A teraz z ufnością każdy z nas, dzieci Chrystusa i Kościoła, możemy przystępować do drzewa życia, na którym zawisło zbawienie świata, nasz Król, Ojciec i Oblubieniec. Ilekroć przystępujemy do Komunii Świętej, przystępujemy do drzewa życia wiecznego. Karmiąc się ciałem Chrystusa, zawieramy z Nim przymierze, stając się jedno. On w nas, my w Nim. Niech Przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa rozpali naszą miłość względem Boga i drugiego człowieka.